W tym filmiku opowiem Ci o temacie, który bardzo lubię, a mianowicie bardzo dobre samopoczucie pacjenta odnośnie swoich chorób. Ma chorobę przewlekłą, ale uważa, że wszystko jest fajnie. Witam, przeszłam badania na prawo jazdy, mam dobry wzrok, brak cukrzycy, żadnych problemów ze słuchem czy równowagą. Jedynie niedoczynność tarczycy, która jest leczona od 6 lat i mam wyrównane wyniki, a mimo tego dostałam ważność prawo jazdy tylko na 5 lat. Dlaczego? Odpowiem krótko, lekarz miał takie prawo z powodu choroby przewlekłej, jaką jest ta wspomniana niedoczynność tarczycy. Pomimo właśnie tego dobrego samopoczucia tej pacjentki, musisz wiedzieć, że choroby tarczycy, zarówno nadczynność, jak i niedoczynność, mają jakiś wpływ na narząd wzroku, wpływ negatywny, suplementacja niedoborów hormonów tarczycy, różnymi preparatami farmakologicznymi, mimo wszystko nie zapewnia takiej fizjologicznej dawki, jak to organizm sam sobie, że tak powiem, wytwarza stosownie do potrzeb, no ale, y, pomińmy to i jeżeli uważasz, że mimo wszystko powinno należy ci się prawo jazdy na nieco dłużej. Zawsze się możesz odwołać do instytucji nadrzędnej, jaką jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Tenże Ośrodek Medycyny Pracy rzadko niestety daje jakieś inne orzeczenia, z reguły potwierdza to, co lekarz Yy, że tak powiem, stwierdził i wierz mi, taniej jest chyba przebadać się u innego lekarza uprawnionego do badań kierowców po tych pięciu latach No i oczywiście, jak stan zdrowia będzie wyrównany, dalej będzie wszystko fajnie, to jakaś szansa na lepszy termin prawa jazdy jest. Także, na tym kończę, jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację, skomentuj to wideo. A chodzi mi konkretnie o sytuację, że uważasz, że jesteś zdrowy, a ten zły lekarz, czy tam jakiś inny dobry lekarz, skraca Ci termin ważności prawa jazdy. Także bye bye. Mówi Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.